Czasem chciałbym wiedzieć, co się stanie i przygotować na to złe. Przewidzieć i zapobiec, zmieniając przeznaczenie, ale wiedząc, co się w życiu zdarzy, nic nie zaskoczy mnie i nic od tyłu nie zajdzie, znienacka w głowę nie trzaśnie. Lecz i tak to wiem Przyjdzie czas, gdy zgasnę i umrę sam Czuję to po kościach Bo prowadzę nie za dobrze się No i ludzie też nie lubią mnie Już nie Już nie Już nie Szczęście w parze ze mną To nierealne widać, że Nie po drodze mu ze mną I wciąż tylko omijam. mnie Ty mówisz, uwierz w siebie I pokonaj w sobie lęk Patrz przed siebie Nie oglądaj się wstecz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 No i ludzie też nie lubią mnie Już nie Więc ja i tak to wiem Przyjdzie czas, gdy gasnę i umrę sam Czuję to po kościach Bo prowadzę nie za dobrze się No i ludzie też nie lubią